Witajcie w kolejnej odsłonie nurkowania z Rafałem i poszukiwań na plaży Witam Was Krzysztof i, I Rafał Rafał już, Rafał już przygotowany Dzisiaj do testów e, Rafałowi posłuży Quest X10 Pro Zrobiliśmy e, taki, taki myk, że wyciągnęliśmy tą środkową rurkę i połączyliśmy detektor e, dolnym wysiegnikiem do podokietnika i do elektroniki no i Rafał spróbuje dzisiaj dzień dobry, zrobić witam. Dzień dobry witam zrobić test nurkowania i wytrzymałości tego detektora wy, wy, wykrywacz ma też test wypornościowy wykrywacz według instrukcji i zaleceń producenta można zanurzać do 3 metrów no i dzisiaj Rafał zrobi taką próbę Rafał wyjaśnisz nam o co chodzi z, z tą wypornością do 3 metrów o co chodzi z tą głębokością i, i odpornością na 3 metry. Producent zastosował uszczelnienia, techniki uszczelniania gwarantujące do 3 atmosfer e, szczelności. Każda, każdy metr pod wodę niżej to jest jedna atmosfera ciśnienia więcej. To, to sprawdzimy, to zobaczymy czy, czy e, producent dotrzyma obietnicy. Zakładam, że tak, gdyż na pewno wykrywacz jest uszczelniony więcej niż 3 metry, podejrzewam do 4, może nawet 5 metrów, dla bezpieczeństwa są podane 3. Dzisiaj to przetestujemy. Jesteśmy odważni, będziemy testować wykrywacz na większych głębokościach, zobaczymy czym to poskutkuje. Udało dotrzeć się na głębokość 3 metrów. Spójrzcie na tą czerwoną kreskę. Ta czerwona kreska jest takim markerem pokazującym na jaką głębokość w danym nurkowaniu się zeszło. Czyli mamy 3 metry. Mamy wykrywać. No, chyba się nie zalało bo... Działa? Zobaczymy. Wychodzi na to, że działa. Bateria jest słaba. A, jeden ten, ale jest co? Udało Tego się. Tyle, z... ale chodzi... Udało się zejść. I... Tak, udało się zejść i wyjść. No nawet, tak jak mówiłem, jak zobaczycie, uważnie się przyjrzycie tej czerwonej kresce. Ona lekko przekracza 3 metry. Leciutko, to tam nie dużo jest, ale no jest, to, to jest dowodem na to, gwarantem, że te 3 metry były zaliczone na, na W Czym tak widać? Działa. Nawet mówi, że... słychać bardzo dobrze. Tak. Także test głębokości przeszedł, bo o to chodziło. No dobra. Najpierw były te testy głębokościowe, które wyszły pozytywnie, a teraz to na nura za tak. fantami. Tak, sprawdzimy, znaczy może nie tyle za fantami, co sprawdzimy ergonomię pracy pod wodą, jego przydatność właśnie pod kątem budowy ergonomii, wygody poszukiwać. Po prostu przydatności, czy on tylko nadaje się do chodzenia, takiego brudzenia po pas w wodzie i szukania, czy też można nim po prostu poprzez skrócenie sztycy też szukać pod wodą i jak to wychodzi. Nie spodziewałem się, że tak płytką jestem, zupełnie <śm> ja widziałem Cię po butli moje nogi? Nie, nie, spodziewałem się, że tak płytko jestem, zupełnie Wziąłem ja widziałem Cię po butli, wiesz ja, to, to, to, Wiesz, jest, wpatrzony przed siebie po prostu nie myślałem, że. Podwodne są. Zwracam na otoczenie, na inne ten sygnały, <laughs> typu falowanie, czy, czy, czy dźwięki, skoncentrowały się na tym wykrywaczu. Zapewne w trakcie oglądania dziwicie się, a może też nawet irytujecie na sobą przejrzystość tej wody i zadajecie sobie pytanie. Dlaczego pokazujecie testy w tak małej, tej wodzie, gdzie praktycznie nic nie widać? Otóż robimy to z pełną świadomością, dlatego że testujemy sprzęt w możliwie najgorszych warunkach. Bo jeżeli sprawdzi się w tych najgorszych warunkach, no to w tych lepszych, gdzie przecież coś wody jest duża, gdzie wszystko ładnie widać, to sprawdzi się tym bardziej. Dlatego prosimy Was o wyrozumiałość, robimy to dla Was, żebyście mieli pełen obiektywny obraz i ogląd na, na testy, które robimy. A przejrzystość wody w miejscu, gdzie jesteśmy, zobaczcie jaka jest. Praktycznie na 30 cm i już nie widać mojej dłoni. Rafał wyszedł z wody. Skończył pracę z Questem X10 Pro. No i w tej chwili weźmie skubę i wejdzie dalej do wody. Tutaj Proszę skubę Także Życzę powodzenia Nurkuj bezpiecznie Bez tej skuby Nie znajdziecie żadnej zguby Motto dnia widzę uśmiech na twarzy czyli... cześć szczury lądowe czy jesteście gotowi na kolejną odsłonę z naszych przygód? mam nadzieję się, no. słuchaj no ja tym razem też sporo wyciągnąłem to nie jest tak że wiesz że nic nie wyszło nie? zdrowa konkurencja jest wskazana aczkolwiek tutaj odeślemy wszystkich do, kolejnych, do wcześniejszych filmików które nagrywaliśmy no i możecie zobaczyć ile oto tutaj Rafał Kapsli wyciągnął z, tego, z tej plaży zobaczymy co tym razem Zobaczcie w jakim opakanym stanie jest ta butelka. Całkowicie mi popękała, nie miałem już do niej załapania pod wodą. Ale, Ale tego wkładałem to... w kieszeń nurkową od czakietu Ale już mam patent chyba obmyślony jak zaradzić. I Na ten powód. 50 groszy peralowskie 5 groszy, kolejny Z Tak, jeszcze coś tu się bije. Po po kieszeni same skarby czy to wszystko? chyba tak Wysupmy teraz jak widzicie dzisiaj mniej żelaza więcej monet ale patrzcie niech to będzie przykładem ta łuska od KBKS-u kaliber 6 prawdopodobnie albo 5.50 jak czuł jest jak czuł jest ten żółtek nokta tak Poiners, oczywiście to nie wszystko ten banan na mojej gębie to nie z powodu tych perlowców pamiętacie magiczną rękawicę? magiczną rękawicę to spójrzmy co w niej jest Ostatnio były dwa Ostatnio były dwie srebrne obrączki A dzisiaj Jest Dzisiaj mamy to To było połączone razem Jak widzicie służko Odpadło Zestaw Są dwie obrączki Jest kolczyk I dwa łańcuszki No już pierwsze Na pierwszy rzut oka widać, że wszystko raczej z szajs metalu. Tak, to nie wygląda na srebro. To jakiś odpustowy cynkal. Z grawerą. Tak. To mosiądz. No jest nadzieja, że kolczyk może będzie srebrny. Zobaczymy to po oczyszczeniu. Ale jak widzicie Biżuteria jest, zabrakło tylko szczęścia, że nie w kruszcu, tak, ale możliwości, możliwości wykrywacza i spore. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego filmiku. Żegna Was Rafał i Krzysztof. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.